Czy możesz starać się o inne kategorie prawa jazdy? Jak w WOMP-ie, czyli w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy nie przeszedłeś badań na kategorię B, którą w chwili zabierania tego prawa jazdy posiadałeś? a Oczywiście prawko odebrało ci starostwo. I, i czy możesz uzyskać na przykład kategorię AM, czyli taką na takie pojazdy, na które jeszcze do niedawna w ogóle prawka nie było potrzeba? I kluczowym jest tutaj, do zrozumienia co starostwo robi, artykuł 76 ustęp 1 ustawy o kierujących pojazdami, a mianowicie, badanie lekarskie jest wykonywane w zakresie y, ustęp 1 uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B plus E i T. Czyli wyliczyłem tutaj sześć kategorii. 2, 4, 6, nawet nie 6, tylko chyba 8. Czyli jak WOM badał na kategorię B, to również oceniał te pozostałe kategorie. I jak zabrał jedną, to jesteś niezdolny do wszystkich kategorii w tym zakresie prawa jazdy. I to w zasadzie zamyka mojemu widzowi sprawę. Dopóki nie odzyska utraconej kategorii B, to nie może robić jakiejkolwiek innej. Ale równie dobrze mógł utracić kategorię AM i nie może robić kategorii B czy A. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że sprawa jest pozytywnie w drugą stronę, czyli jeżeli przeszedłeś badania na kategorię AM u danego lekarza i dostałeś od niego orzeczenie lekarskie, to równie dobrze od razu możesz w Wydziale Komunikacji na podstawie tego samego dokumentu starać się o profil kandydata na kierowcę na kategorię B czy T. I y, czasami dostaję pytania zdałem kiedyś kategorię C, no a czy będę mógł teraz zdawać kategorię B? Czy spełniam normy zdrowotne? I odpowiedź dokładnie taka sama. Jest to jeden zakres kategorii, czyli jeżeli masz kategorię C i jesteś czynnym zawodowo kierowcą, to musisz spełniać normę na kategorię C plus E, D, D plus E. Wszystkie z jednej grupy kategorii. W zasadzie z jednego zakresu kategorii. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i niestety zła wiadomość dla tych, którzy prawo jazdy tracą. Jak tracisz jedną kategorię, to z reguły Tracisz wszystko.